Małaś? El się możesz żyć? Ja i jestem Ej, nie byłem w stanie Ej, jest w to, że na nie O że się nie odnosi, że się nie odnosi, że się nie odnosi, że się nie odnosi, a co chce jej nawarć? Chajera! Śmiałabym z noj stworu, chcesz ustalić do chywy. A muszałasto też nie będzie on we, pan w kantej od. Znanie pieniędzy węzisz tak się z dosiadłów. Pięć we, by się stwor poprzez to chom. Ewo zaniefy bosa ze wowcja pałil kuszczu. Ewo zaniefcenień łeb badać nie żadne wyściał. O ja by szli we, mosej. Jeżeli no szli o melarą mały szuran. Ej, zneruch mok. Znanie mu fugejwi. Kuchny rogę nowy na wano i Es gatały że dwa jest u no nik złaś u mastroj myślesch bewicht schlup hej, wilz je noch sana noś na beslin chujos hasdon je wodoran ez ne zmienia san chon bo gerajmo vaksio von shanały shuran shewaźniw kai ha niś diś nu lew menajor gazmichl ich witz jej turoch es nerchash herzach mocht mir a pikatoj shuj nerchash pikatoy i leśti wac też piof sieć wyśebłaim u roch Aj si mocha szresz, siaka jsiała womiaz w gra też mój stazy innego i bydn. Ściśuch se śła si w chandyja. Można no, gra i senior w złusiastu wodów, ósmiuch przyśniesz Bo wolność nochęć tkwinnej warki rutk. Ej, snetek mokyślej wtyp zonoże i Ej, hey, bo sojendej y, w i renech go. O alek po no, prostu samo geszdyła. Warp ziekajnej si, wtała za z najmazwa. wierku seretni, ale śliwe si, znyż ktoś ciszoch siąka jej umieszcz. Ogenc Ślibu parotkę sreściwac też peżmy ta nagelo elchwz. Ogenc ta wyrpi. Ogenc Ślibu kusere dni uchwyt saneńczawesz o, a jest urok. i u iborzowoł sotysięt hesz wopesz gaj. A jest urok. Herzej byś ot maksi. A byłyby trafogi sześtoch. I gra też pysz, tuarga szpeżu i womfustroj myślę szpinawo do krzotnadejeżyszatnej ma. Jędzej. Tyle fajnej, wóch tu wschył ze lich odchynią. A szutmów je w sąjów, nergaz. z wyższe odsewniń czy niergasz. Wórwę <try> nam chyłkiew zzaśnopniewań, śniśnij na dżąmeniu. A im rana w muroch psałym mężniczują smyszany bym jest chyń. brawa jest stwórch. Mów ta. O! jest stwórch na lefa, a chlej. Skawa zań. Juho! Juho! Sejferzu! Sejferzu! Admira się u mnie, ilima! Wujwo, manej, To! Więc jeśli im, że chcesz wchodzić... były? Ej, goląt, hej, ten nawoz, co jak? może, Może, jest no, masz. gdyby były bez owieszenia... Hessor, no, no, no, Fuch, nurowań łebceń i nurby w odubwanego z oca Ha, ha, łabre. Sare, fulli! Mę iresz se wyjobraz się z na klip! Haruf, naruf, horf! Beśim jazzy, warf! Siedmienia dobsz! Bo... Ha, sztanzywy, innaaaj! Warf, siedmienia Ślawzę do 6 ujów, złobisz czołek. Błyszczy bez ojczynnych wiedźń z nas. Aj. Mururur że się miał Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aha, Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Aj. Chyba ja wątkryś na wołach, myślił, że jest brafejm, że jest brafejm, że jest brafejm, obla, chyba jest brafejm, no bra, chyba no bra, chyba dobra, brafejm, no Nie, chyba no chyba jest brafejm, no nie jest brafejm, nie chyba jest nie no nie jest brafejm, no chyba jest brafejm, no chyba nie Ej o nos! Iś tułej go pażu, mej no! i na Caj hela. Jest moja żonko, Rvenan, nie w szopie sam szóstą? Jurów też. Alejorbs! Emritha, co złośnięcy żuchaz. Oni w ogóle się średnio do Graje szanal deras, procaż do gęwą bucha noga, w ogra też pieniawo w mycco i chinie wzięciu ugony właściwie i wyłyszmy ją z nośnią. Ofcja wivolasz. Siwo, draży. Szyngwo, draży. Oszasz, to też szczęście, jak długo będę. Szyngwo, chętnie cię okazujecie, na się sojuszników niż na na wchedakcję traf po kajaktycie. Na regionalny bo ześcisz. w regionalny orb ześcisz. Na regionalny orb ześcisz. Na regionalny orb ześcisz.